Ciekawe zapytanie dotyczące nadużywania alkoholu, ale u kandydata na maszynistę. Ta konkretna osoba interesuje się bardziej czasem powrotu wyników wątrobowych do normy, po zaprzestaniu picia alkoholu, a mniej dalszymi konsekwencjami wybrania tego zawodu. Przypadek jest o tyle ciekawy, bo wnioski mogą wyciągnąć inne osoby, być może i Ty. No, jeżeli pracujesz oczywiście w szeroko pojętym transporcie, obsługujesz jakieś pojazdy, no i z jakichś względów musisz przejść badania, które mogą wskazać na Twoje lub czyjeś uzależnienie od alkoholu. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu, ale z uprawnieniami do medycyny kolejowej, które uzyskałem w 2004 roku i tradycyjnie zacznę od zapytania internauty. Dzień dobry Panie Dariuszu, obejrzałem Pana wszystkie filmy, no dziękuję, postanowiłem się Pana dzisiaj coś do, poradzić. Nie piszę tutaj odnośnie prawa jazdy, tylko badań wstępnych na stanowisko maszynisty w PKP. Specjalistyczne badania nie kończą się tylko na okuliście i laryngologu, lecz są także przeprowadzane analizy krwi i moczu. Mam prawie 30 lat od dwóch trzech lat nadużywałem alkoholu ze znajomymi. Około 5 razy w tygodniu wypijałem w średnio 2-3 drinki z 50 2-3 no drinki to z 50 to pewnie 150, 150 prawda? takie trzy małe małpki pijałem naboje energetyczne. Z tego co zauważyłem i przeczytałem w internecie, nie miałem żadnych objaw choroby wątroby, choć wiem, że ją nadwyrężyłem alkoholem. 12 dni przed badaniem krwi i moczu odstawiłem całkowicie alkohol, przestałem truć się kofeiną i nie jadłem nic tłustego. Przez chwilę stosowałem esencjale forte. I mam pytanie, czy taki okres 12-dniowy jest w stanie zregenerować moją wątrobę? Robiłem sobie 3 dni temu badania moczu, aby upewnić się o No i tutaj wynik tego badania moczu: cukier nieobecny, białko nieobecne. Ciała ketonowe nieobecne. Urobili nogen w normie, na błądki wielowarstwowe pojedyncze. Czy mam się martwić takim katastrofalnym wynikiem? Bardzo się stresuję. Pozdrawiam. No, tak nawiasem mówiąc, badanie moczu no, średnio wskazuje funkcję wątroby, aczkolwiek ten urobili troszkę tak. No i tutaj internauta, jeszcze raz mnie pozdrawia. No, zanim przejdę do rzeczy i odpowiem na to pytanie, zrobię takie krótkie wprowadzenie do zasad badań lekarskich i psychologicznych maszynistów. Zajmuje się w zasadzie tym jedynie kolejowa służba zdrowia, chociaż wprowadzenie licencji unijnych, takich licencji dla maszynistów teoretycznie uwalnia rynek dla uprawnionych podmiotów prywatnych, jeżeli chodzi o służbę zdrowia. Oczywiście musi spełnić pełne warunki i mieć doświadczenie w medycynie kolejowej. Te warunki dla mojej przychodni są dość trudne do spełnienia, no ale kto wie, być może rozpocznę starania o te uprawnienia i w chwili oglądania tego filmiku będę już badał do licencji maszynisty. No ale teraz do rzeczy. W ramach badań pomocniczych u takiego kandydata na maszynistę, jak nasz internauta, Należy wykonać morfologię krwi, OB, badanie cukru, badanie poziomu aminotransferas, czyli enzymów wątrobowych, które to jakoś tam mogą wskazywać na twoje nadużywanie alkoholu lub nie, pełne badanie ogólne moczu, no było zrobione EKG i RTG klatki piersiowej. Oprócz wymienionego tutaj wcześniej laryngologa i okulisty, zostaniesz poddany na samym początku badaniu psychologicznemu. Wydaje mi się jednak, że jeżeli dana osoba nie zamierza zmienić stylu życia, czyli po prostu zaprzestać lub znacznie zmniejszyć konsumpcję tego alkoholu, no to ubieganie się o pracę w zawodzie maszynisty jest bez sensu. Jeżeli chodzi o te enzymy wątrobowe, no przypuszczam, że gdzieś w ciągu miesiąca, nawet jeżeli są one podwyższone, obniżą się do jakiejś normy, no i jak nie masz problemu ze wzrokiem, słuchem, równowagą, czy tam ze stanem jakimś Twoim psychicznym, to wcześniej czy później te badania przejdziesz. No i jeżeli jednak później w trakcie pracy na kolei powrócisz do tego nadmiernego picia, no to wcześniej czy później, można tak domniemywać, że wsiądziesz do tej lokomotywy pod wpływem alkoholu, no, naprawdę nie wiem jaka teraz jest procedura sprawdzania trzeźwości na kolei, ale jakikolwiek wypadek na torach z twoim udziałem no, stanowi nie tylko zagrożenie dla innych ludzi, ale jednocześnie naraża cię na surową karę sądową. Są tam jakieś paragrafy, spowodowanie katastrofy, zagrożenie spowodowania katastrofą, no cuda na kiju. Niestety od razu dostajesz z grubej rury. Aby nie być gołosłownym. Mam w rodzinie kilku maszynistów i ni niestety jeden z najbliższej mojej rodziny stracił tą pracę swoją, którą po prostu kochał i niestety stracił zajazdę po pijaku. Wypadek był w sumie tam niewielki, jakaś tam drobna stłuczka, ale, ale po prostu, i nawet nie było to z jego winy, ale po prostu wtedy był pod wpływem alkoholu. Po wypadku niestety każdego z Sprawdza się jego trzeźwość. No, tenże człowiek nigdy nie powrócił do pracy na kolei, pamiętam, że poszedł do jakiegoś zwykłego zakładu pracy, obsługiwał lokomotywę na jakiejś bocznicy, czy tam jakąś lokomotywkę prędzej. No, później podczas spotkań rodzinnych ten czas pracy w PKP wspominał bardzo mile. No, miał tam największe jakieś swoje przeżycia z młodości i wieku dorosłego. I kiedy został zwolniony, no mimo wszystko były to takie czasy, że pewne rzeczy, szczególnie z alkoholem, uchodziły na sucho. No nie teraz, dzisiaj naprawdę picie i jazda lokomotywą jest to praktycznie kryminał. Być może nawet Ci się uda na początku, ale później, wcześniej czy później no, wpadniesz i... Tak więc, reasumując to wszystko, w zasadzie skupiłbym się na zmianie swojego stylu życia, zdecydowanym ograniczeniu alkoholu, no, niż tutaj na jednorazowym wysiłku, aby przejść te badania jakoś, żeby się udało, a potem no, wrócić do tego, co było. No, ale było pięć razy picie w tygodniu, prawda? Czyli maszynista nie pracuje dwa dni w tygodniu, czyli nawet pięć dni picia, no, jeden dzień dochodzenia do siebie, to co? Jeden dzień w tygodniu będzie pracował. Na tym w sumie kończę, jeżeli to wideo Ci się podobało, daj oczywiście lajka, like daj kciuka, jak rozwiązało Ci jakiś problem, szczególnie w podjęciu decyzji, no być może decyzji czy zostać maszynistą czy nie, oczywiście udostępnij je na swoim ulubionym forum, portalu społecznościowym typu Facebook, Google, Nasza Klasa, możesz wkleić kod HTML na stronę internetową. Jeżeli chcesz więcej takich filmików, koniecznie oczywiście zasubskrybuj mój kanał YouTube, Lekarz medycyny pracy, tutaj gdzieś, albo na górze, albo na dole są linki subskrypcji. Nigdy nie pamiętam, ale tam jak obejrzysz wnikliwie, to na pewno je znajdziesz. I jak zwykle, najwięcej dyskusji jest na moim blogu: badania lekarza medycyny -pracy i tam wpadni zaraz po obejrzeniu tego wideo. Jeżeli oglądasz ten filmik na kanale YouTube, link jest. Zaraz tutaj, w opisie do filmu, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, specjalista medycyny transportu uprawniony do badań medycyny kolejowej. Tak nawiasem mówiąc, po rozwaleniu szkolnictwa kolejowego, starsi pamiętają technika, zawodówki, gdzie maszyniści, czy tam jacyś inni kolejarze uczyli się od podstaw poznawania zawodu. Kadra maszynistów niestety się stopniowo wykruszyła, więc moje takie domniemanie, przypuszczenie jest, że niedobory kadrowe są spore. Z tych maszynistów co znam, oni są wszyscy przed emeryturą. Natomiast integracja z Unią Europejską też stwarza dla Ciebie nowe perspektywy dla tego zawodu. Przypuszczam, że płace są też spore. No i być może jest to profesja dla Ciebie. Także jeszcze raz kończę, bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia w moim kolejnym wideo.